Wyje bałem je jak danie z menu Ja się pytam kurwa czemu O Desperat, który chce zaoferować szczęście Jeżdżąc za to busem po wistej i płacząc wód ręce Smute ręce jakby biła zaspawane Pawal i piszcie, swój własny testowe Sam jestem w powarem bógujesz moją szybko co buduję, każdy rozpierdala Dlatego od ludzi staram Trzymać się z dala Miałem aspiracje teraz, ubitą mordę Nie wiem kiedy zakończę z tym